możesz jeździć po Polsce na zagranicznym prawie jazdy i jak straciłeś nasze zajazdy po pijaku oczywiście nie zrobiłeś badań lekarskich w WOMP oraz psychologicznych w pracowni transportu Nie mówię też o powtórnym egzaminie y, państwowym. Witam Panie Dariuszy, piszę do Pana gdyż widziałem wiele Pana filmów na YouTube i pomyślałem, że może będzie Pan się w stanie wypowiedzieć na moje pytanie. W 2010 Obecnie z 2017 zostałem zatrzymany prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu. Dostałem zakaz prowadzenia pojazdów na okres lat 3, grzywne, dozór kuratora i skierowania na badania psychologiczne i lekarskie, których oczywiście nie zrobiłem, ponieważ nie mieszkam już w Polsce. Po tym zdarzeniu wyjechałem z Polski, zamieszkałem na stałe za granicą. Mieszkam ponad 7 lat i w 2013 postanowiłem zrobić prawo jazdy i ze względu, gdyż nadal przebywałem za granicą, zgłosiłem się tutaj do lokalnej szkoły jazdy, zdałem egzamin teoretyczny i praktyczny i to prawo jazdy z innego kraju otrzymałem. Mój kurator, gdy się go pytałem, nie widział w tym żadnego problemu, że zrobię prawo jazdy tutaj. Moja tutaj, mój komentarz jest taki, że ten kurator po prostu nie znał kompletnych przepisów. No, i jak widział, że coś pozytywnego jego podopieczny robi, to nie był temu przeciwny. W najbliższym czasie chciałem się wybrać do Polski samochodem, aby odwiedzić rodzinę oraz znajomych, i aby być pewnym, że nie złamię prawa, poprosiłem moją mamę, aby poszła do Wydziału Komunikacji i spytała, czy w takiej sytuacji mogę prowadzić samochód. Pani w Wydziale Komunikacji, widząc na komputerze, że miałem zatrzymane prawo jazdy. Chociaż okres zatrzymania, okres tego zakazu prowadzenia pojazdów minął już kilka lat temu. Stwierdziłaś, że dopuściłem się przestępstwa i posiadam bezprawnie prawo jazdy innego kraju i zaczęła grozić, że sprawa nadaje się do prokuratury i powiadomi kraj, w którym mam prawo jazdy. Czy to prawda, że dopuściłem się przestępstwa, czy jeśli straciło się prawo jazdy w Polsce, to tylko tam można je odzyskać, w naszym ojczystym kraju. Jeżeli tak by było, to byłbym skazany, aby nie posiadać prawa jazdy, albo musiałbym wrócić do Polski i najpierw przemieszkać 185 dni, aby móc przystąpić do egzaminu, albo po prostu poświadczyć nieprawdę w oświadczeniu pod odpowiedzialnością karną. Dodam, że auto też posiada na zagranicznych numerach i nie chcę wymienić tego dokumentu na polski, gdyż nie wracam do Polski. Jeden nie chce przyjechać na urlop na tydzień czasu. Co tu ja mogę powiedzieć? No urzędnik z Wydziału Komunikacji ma rację. Z tego widać, że system powiadamiania w krajach unijnych nie jest zbyt szczelny, świadczy o tym właśnie ten przypadek, ale nie wolno robić prawka, mając utracone je w kraju ojczystym. I nawet, jeżeli zrobiłeś to prawko na nowo, to jazda po Polsce z tym zagranicznym prawem jazdy jest przestępstwem. Jak cię złapią, to policja szybko ustali, że nie masz uprawnień. No, co bym zrobił? Jedynym wyjściem jest tutaj zrobienie badań lekarskich WOMP psychologicznych w każdej uprawnionej pracowni psychologii transportu. No, odpowiem tutaj na kolejne pytanie widzę, Mam jeszcze do Pana takie pytanie, bo chcę zrobić te zaległe badania lekarskie oraz psychologiczne i odnalazłem skierowanie z 2010 roku i teraz wszędzie czytałem, że badania psychologiczne nie muszą być robione w WOMP, a na moim skierowaniu piszę w pouczeniu, że mam je robić w WOMPie. Czy mogę robić te badania gdzie indziej, czy jestem skazany na WOMP? Powtarzam jeszcze raz, badania lekarskie możesz robić tylko w WOMP-ie. Natomiast badania psychologiczne w każdej uprawnionej pracowni psychologii transportu. Aczkolwiek WOMPy też takie pracownie posiadają, czyli czasami ktoś tam idzie i robi w WOMP-ie wszystko z różnym skutkiem, prawda? Ja radzę pójść do pracowni prywatnej. Widz tutaj poruszył ciekawy problem powtórnego zdawania egzaminu i do tego wymagane jest to 185 dni pobytu w Polsce, a on jest zameldowany za granicą i powiem szczerze, no nie wiem za bardzo jak z tego wybrnąć. Przypuszczam, że najprościej by było popełnić powiedzmy, kolejne przestępstwo, napisać, że mieszkasz w tej Polsce. Przypuszczam, że jeżeli masz polski dowód, to nawet nikt by nie sprawdzał, czy jesteś tam zameldowany, czy nie jesteś i zrobić ten egzamin dla świętego spokoju. I w tym momencie już masz na pewno to prawo jazdy odzyskane. Ale mówię, nie jestem tutaj ekspertem przy okazji takich mieszanych spraw polsko-zagranicznych wychodzą rzeczy, o których nawet ja wcześniej nie wiedziałem, że ma tutaj w sumie rację. No mieszka tam, nie mieszka w Polsce. Jak ma robić w Polsce? prawo jazdy, a przynajmniej powtórny egzamin na prawo jazdy. Także, na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli Ci się ten filmik spodobał, jeżeli coś Ci wyjaśnił, oczywiście skomentuj to poniżej tego wideo. Jeżeli taki materiał Cię interesuje, masz tutaj inne filmiki, jak zasubskrybujesz mój kanał lub obejrzyj kolejne wideo tutaj klikając w prostokącik po tej prawej stronie. Także Prawo naprawdę nie jest czasami proste do interpretacji.